Zaznacz następujące liczby na osi liczbowej. Pierwsza liczba to 5. 5 jest na prawo od zera, dokładnie w tym miejscu. Potem mamy 1 trzecią. 1 trzecia znajduje się między zerem a jedynką. Podzielmy ten odcinek na trzy części. 1 trzecia, 2 trzecie i 3 trzecie, czyli 1. 1 trzecia jest tutaj. W jednej trzeciej odległości od 0 do jedynki. Podpiszę ją. Kolejna liczba to –1,2. Zaznaczę ją na niebiesku. –1,2 to mniej niż –1. To –1 i jeszcze –2 /10. Będzie gdzieś tutaj. Podpiszmy. –1,2. 0 to proste, jest dokładnie tutaj, nawet już podpisane. 5 też było podpisane. Dalej mamy minus 2 i 1 czwartą. Przejdźmy do minus 2. Minus 2 jest tutaj, ale minus 2 i 1 czwarta to mniej niż minus 2, to minus 2 i jeszcze 1 czwarta odległości od minus 3. To będzie mniej więcej w tym miejscu. Podpiszmy. Minus 2 i 1 czwarta. Na koniec mamy 4,1. 4 jest tu. 1 po przecinku to 1 dziesiąta odległości od 4 do 5. 4,1 będzie więc dokładnie tutaj. Podpiszmy. Zadanie zrobione.